Bon dia, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia Kolejny dzień w Porto. Dzisiaj troszeczkę deszczowo, ale nadal bardzo przyjemnie na spacer. E, przyszliśmy właśnie pod kartę i i podziwiamy widoki. Ja cię kręcę, słuchajcie, tu jest coś, co ja widziałem tylko w grze Assassin's Creed. E, tam są takie krzyże, tutaj, przy kościele i po nich zawsze e, się wspinało w tej grze. Zawsze tu się, nie było czego złapać, to zawsze się skakało od takiego krzyża do takiego krzyża. Każdy, kto grał w jakąś taką grę skradankę to, to wie, no, no nie, ja nie. Proszę bardzo, teraz jesteśmy jeszcze po części, gdzie jest całe Porto. Teraz przejdziemy na drugą stronę rzeki i znajdziemy się właśnie w Villa Nova de Gaia. Tam, gdzie stoją te łodzie, one teraz są jedynie w celach turystycznych tutaj ustawione, ale kiedyś transportowano na nich beczki z winem. A żeby dostać się z Porto do Villa Nova de Gaia, musimy przejść na drugą stronę mostu. Poziomem mostu jeździ też metro Ale generalnie most jest gigantyczny i e, jest też całe drugie piętro, że tak powiem, niżej. E, my drugi raz przechodzimy na razie górą. Właśnie liczyliśmy na widoki, ale niestety e, dzisiaj jest bardzo mglisty dzień, cały czas kropi. E, także mamy nadzieję, że jeszcze za dnia uda nam się zobaczyć te piękne widoki na Porto i na Villa Nova de Gaia. Tutaj jest też taka dość znana kolejka, która przenosi z jednej dzielnicy na drugą. Trasa jest króciutka, ale nie trzeba się tak wspinać. Ona nie jest znana, bo ja jej nie znam. No dzisiaj mamy taką typową grudniową pogodę dla tego miejsca i tak naprawdę trafiło nam się cudowne warunki na cały zauważcie, wyjazd Zauważcie, że prawie cały czas jak tutaj byliśmy mieliśmy przepiękną pogodę, wszystko było idealnie, więc jeden dzień to przynajmniej chociaż zobaczymy jak to wygląda jak jest... no, nie powiem, że brzydko, bo nie jest brzydko Pochmurnie deszczowo. O. Tak, czyli taki typowy grudzień w Porto. Jutro o. ma być jeszcze podobno piękna pogoda, także jesteśmy w dobrej myśli. A, w a dzisiaj to by tak, był tak korzystamy. Typowy no. jesienny dzień, a nie typowy grudniowy. Właśnie, dzień. właśnie, to i tak jest cudowne, bo i tak jest ciepło mimo wszystko. Powiem Wam, że jak ktoś ma lęk wysokości, to ten most zagwarantuje mu niezapomniane przeżycia. Naprawdę jesteśmy bardzo wysoko. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to tak uchwycić, ale no jesteśmy naprawdę, naprawdę. Wysoko. A zobaczcie, jakiej wysokości są barierki. E, naprawdę, no tak. tak jest trochę ekstremalnie, co? Ja bym powiedział, że to jest idealne miejsce na bungee. O, myślałam, że na samobójstwo. Okej, okay, ale most przeciwko jest nam mniej więcej podobnej wysokości, więc możecie zauważyć różnicę poziomów. To, co widzicie tutaj za mną, to jest właśnie wszystko Villa Nova de Gaia. Tam wzdłuż tej ulicy nie tylko znajdują się piwnice z winem. Tam będziemy zmierzać będziemy patrzeć, jakie marki wina tutaj mają przepyszne wina. coraz niżej w stronę rzeki i proszę bardzo widzimy takie oto piękne cytrynki na drzewach. Tak trochę sobie błądzimy, co prawda moglibyśmy sprawdzić wszystko na mapach Google, gdzie sobie tam mamy zejść jak najszybciej, ale takie błądzenie ma swój urok i w sumie lubimy tak zwiedzać różne miejsca, bo tak to byśmy nie trafili w wiele różnych uroczych uliczek. Na przykład takich, może nie, nazwałabym i uroczą, ale Boże w ogóle jakie to jest budownictwo szalone, to jest jakiś czat ale przy tym całym niedbalstwie pod względem budownictwa urocze jest to, że wszędzie są tego typu dekoracje w ogóle nie tylko świąteczne najróżniejsze kwiatki, doniczki mnóstwo takich ozdóbek i Agata powiedziała nam, że tutaj na przykład przyjeżdżają z całego świata architekci bo tutaj na mają praktyki, takie tak, muszę tak, tak. żeby sobie wymyślać jakieś dziwactwa i tutaj budować, bo w sensie bardziej przy renowacji tych no wszystkich tak, budynków przy renowacji też, no ale... bo niektóre z nich to naprawdę są w słabym stanie no właśnie, wow, zajrzyj, tak i, I tak nieśmiało zaglądamy do niektórych opuszczonych miejsc. No. O rety, nieźle to wszystko Ale ja Już widziałem dużo osób, które odgruzowywały właśnie takie mm -hmm. zniszczone mm -hmm. kamieniczki, także no. Tak jest to co, robić co tutaj. Jest co robić tutaj na pewno. Ale z większości z tych kamieniczek widok jest taki. Okej, okay, ale przynajmniej mamy dobry kierunek, schodzimy coraz niżej. Wybieramy się do którejś. Ojej, co właśnie się widać, robią! Że jest pełno roboty cały czas z tymi no. A my się wybieramy do którejś z piwnic, w których leżakują wina. Może uda nam się zajrzeć, chociaż nie mamy żadnej rezerwacji, ale jest poniedziałek, więc może mamy szansę. A jakie mają w ogóle urocze balkony, nie? No, tak. Niektóre się rozsypują, ale niektóre są naprawdę urocze. No to jest przecież jakiś kosmos. Ja bym mogła na tym balkonie pić kawkę. Schodziliśmy właśnie po schodach i nie było tego widać tak dobrze jak z dołu, że na każdym poziomie są namalowane kamieniczki. Komponują się z kamieniczkami. Nastała nasza pora kawowa, także mamy cappuccino z ciasteczkami balahas i z takim widokiem na nieco deszczową Villanoma de Gallia. I teraz najważniejsza rzecz. Czy taka kawa z takiej lokalnej kawerenki Villanoma jest w ogóle dobra? Dobra Jesteśmy tutaj już szósty dzień, więc tak do kawy mamy kilka ciekawostek Między innymi to, że przyjechaliśmy do Porto i na miejscu okazało się, że jesteśmy w Oporto, Bo to jest właśnie lokalna nazwa Porto Porto jest jakby nazwą dla Polaków i dla o co tu? Porto, a raczej o Porto, powszechnie są automaty z papierosami, takie jak ten. Powszechny jest też niestety brak kaloryferów w mieszkaniach, także w kamienicy, w której się zatrzymaliśmy u Agaty, też nie ma żadnego ogrzewania. I momentami po prostu jest tak, że gdy rano wychodzimy na zewnątrz, idziemy po prostu się ogrzać, bo w środku tak markniemy. Jesień zima Porto jest porą deszczową, także fada deszczu. <laughs> Dużo, często. Mokry jest. Dlatego trzeba przychodzić na kawę i się chować przed światem. Kawka wypita. Trafiliśmy w takie przepiękne miejsce. Już nawet zadą stwierdziliśmy, w górę u góry są kolejki. Tutaj w ogóle piwnica Sandemena, czyli wiadomo, wino pyszne tutaj, Porto. I stwierdziliśmy zadą, że kiedyś przyjedziemy sobie takim pięknym motocyklem tutaj. Dokładnie. No a zobaczcie, jaki mamy widok. Jesteśmy teraz pod mostem. <śmiech> Może nie brzmi to najlepiej, że wylądowaliśmy pod mostem, ale ogólnie jest Przypnie łąknie takie uradowane buźki. Po kawie, ale nie tylko, po kawie. Dostaliśmy bardzo fajną wiadomość e, przytpią. Ja tylko tak mogę zdradzić, pamiętacie? Taki... Ale niewiele zdradzać. Kiedyś powiedzieliśmy, że był jakiś tam casting do telewizorni. Kiedyś, to było w noc przed wyjazdem, to było szalone. W casting do telewizorni i słuchajcie, i tak się składa, że przeszliśmy pierwszy etap tego castingu i będziemy mieli drugi etap castingu do telewizorni. Nie dowierzę, ale się cieszę. I takim pięknym miejscu to, się do o tym dowiedzieliśmy. Jesteśmy do za teraz. No. no i ewentualnie <laughs> możemy sobie teraz z taką wiadomością dobrą pospacerować po Powiem tym Powiem wam, że od razu pogodę. Woda się ładniejsza zrobiła, jest dużo cieplej, nie pada, jakoś tak pogodniej. W ogóle pogodnie. łazimy, łazimy, mieliśmy iść do jakiejś piwnicy z winem, nigdzie jest, nie trafiliśmy, a no poszliśmy ja. na kawę. Trafiliśmy, tu jest a. na nami jedna piwnica i zaraz zajrzymy i spytamy, czy tam można bez zapisów tak chodzić. Zapytamy, tak, czy drogo. Tak z ulicy, oj, to też, to też ważne. Z Sandemana mieliśmy okazję skosztować, podeszła do nas w kawiarni taka miła pani jest przebrana, pani, jak właśnie ten... O, właśnie, jak ten zorro, ten o i nas częstowała, także wiemy już, że to winko jest Zobaczcie. jakie? Dobre, ale jak, jak byłem mały to to był jakiś facet z wąsem, a jak jestem dorosły to od razu jakaś fajna laska jest przybyła z na Zorro. Taka dorosłość to mi się podoba. Jeszcze wino Ci daję. daje. A to też wątpię. Zajrzeliśmy już no tak. do dwóch piwnic, więc można powiedzieć, że już dwie zwiedziliśmy? A, tak. e, ale e, tylko... Nie, ja mam pomysł, tak. bo my tam byliśmy, ale nie można było nagrywać i nic nie, nie nagrać. No. wstępu za 12 euro za osobę. A za 12 euro to, to można mieć dwie butelki całego Porto. No, ale musielibyśmy kupić e, dwa, dwa bilety, więc tak. cztery butelki Porto. Tak. Więc to nam się nie kalkuluje za bardzo? A Tam dostaje się tylko do degustacji no, po kieliszku, jakby? No tak, no e, o to nie chodzi tylko do degustacji. Piwnica, ale będziemy szukali wytrwale kolejnej, tylko trochę tańszej. Tak, a poczytamy sobie w internecie coś więcej. Ale nawet jeżeli się nie wejdzie do żadnej jakby piwnicy z winem, y, no to też warto było się wybrać na tą właśnie główną ulicę Villanava de no. y, jest tu bardzo ładnie. Co <grym> znowu, co znowu, tę. <grym> chciałam ten powiedzieć ten deptak. Ten no. Nie, chciałam powiedzieć deptak. Tę deptak. <grym> Ale chcesz zobaczyć koniecznie piwnicę, to jak będzie u rodziców moich, to ja ci nawet za 8 euro wpuszczę. No ja właśnie tak pomyślałem, a jaki to jest pomysł na biznes, tak? A? W naszej piwnicy w Polsce powiedzieć, że to jest o, e, jakieś wino, stworzymy tam mniejsze od trzech wino oporto, e, ozorkowo, o, ozorkowo, <laughs> takie wino. I będziemy w tej piwnicy składować beczkę tego ozorkowa. Jedną, takie, do tego jedną, będzie jedyną. wyjątkowa. Wyjątkowa i droga jak diabli. Okay. I na tym się dorobimy i wtedy już do końca życia będziemy tylko balować po takich pięknych miejscach. No i wtedy może będzie nas stać na te bilety dla do tych Dobry plan. No i cóż ja poradzę, że gdziekolwiek nie zawędrujemy, wcześniej czy później wylądujemy na jarmarkach świątecznych. No właśnie, piwnic nie ma, ale... też jest... aż nie było. Super. No, co tam, Diocha, dorwałaś na tym jarmarku świątecznym? Na, na co polowałam. Trudno było znaleźć, bo kompletną już sobie wymarzyłam. Bransoletka dwa w jednym, bo jest zrobiona z korka i ma e, ten niby kafelek Azulejos w sobie, także pamiątka idealna i jest taka ściągana, dopasowuje się do ręki, nawet do takiego nadgarstka. Teraz się posłużę zębami, jak zawsze zakładam biżuterię. I co, dokładnie taki chciałaś, tak? Taki sobie A. szukałaś? Po całym mieście w ogóle szukaliśmy, słuchajcie, tej bransoletki, bo akurat taką nie sobie nie upatrzyła Ada. I ją no. można tak sobie wyobrazić. Tak, no. tak, tak. Zawsze tak, O, jest właśnie. Taka to, jest, to jest ciekawe. to jest super. Tak, i to jest skorka, to jest, to jest też fajne. Wydałam 3 euro, niczego nie żałuję. <laughs> Teraz nie będziemy nic jeść. <laughs> I a propos piosenek na jarmarkach Świątecznych. Jaki to są hity świąteczne. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. o jest fajne. Tu Oj, oj, oj, oj <mucham> <mucham> <mucham> <mucham> o Uważyliśmy w bransoletce drobną wadę i chcieliśmy ją wymienić i tak od dłuższego czasu czekamy aż eksperyenska przestanie tańczyć. Dziwna sytuacja, ale głupio nam ją wyrywać z tańca. Nie chcę musisz bo tak się fajnie bawią wszyscy, chyba jeszcze poczekamy. się w krótkiej przerwie podmienić bransoletkę. Chodziło o to, że bałam się, że się odklei ten kamyczek, bo był tak mocno dość odchylony. Tutaj minimalnie też jest, ale myślę, że dam radę. Ale to naprawdę było super. Jeszcze raz w życiu spotkałem się z sytuacją, w którym wszyscy zamiast na jarmarku świątecznym na swoich stanowiskach lecą tańczyć coś w stylu dzieci te rzeczy. Tak, tak, bo w większości właśnie panie pouciekały ze swoich stanowisk, żeby tańczyć pod sceną. Po prostu czad. Właśnie wyszliśmy na dolną kładkę mostu. Dolna część mostu to też droga dla samochodów. Wcześniej byliśmy tam, tam, tam. O tam na górze, gdzie również można przejść pieszo albo przejechać metrem. Widoki jesteśmy co prawda trochę niżej, ale nadal są oszałamiające i przecudowne. Naprawdę jest przepięknie. Tutaj też trochę mniej wieje, jest cieplej, ale generalnie pogoda nieco się poprawiła. Na wieczór już nie pada przede wszystkim i jest mi naprawdę ciepło w takim wydaniu. Także taki grudzień, gdzie są takie przelotne opady deszczu, to ja rozumiem, szanuję, akceptuję. Jaki uroczy recykning beczek. No, a jeden stół wygląda ekstra Zrobimy taki w domu, jak będziemy kupowali jak, jak będziemy mieli beczkę Jak będziemy bogaci, to całe beczki wina w naszym domu będą leżały A potem zrobimy z tego stół Super Tutaj są też bardzo ciekawe stojaki na rowery Patrzcie, bo tu jest po prostu tak y, pochyły teren Że łatwiej jest po prostu wystawić, powiesić za oknem Bo tak nie. to zjedzie nie? To Ktoś po prostu ma na, nie ma balkonu Albo ma mały balkon, a gdzieś musi trzymać rower A nie ma piwnicy, bo tam leży wino Aha tak, przywiesza na, na oknie sobie rower, zawsze. Okej, okay, czaje. No. Beczek z piwem tu też nie postawi, bo się sturlają. No tak. Zgłodniliśmy, i postanowiliśmy wpaść znowu do kafę ambasador, w którym wczoraj jedliśmy Francesinę. Agata nam poleciła, i powiem wam, jest dobre. także Dobre miejsce. Idziemy. Będziemy testować kolejne potrawy kuchni portugalskiej. Co tu się pojawiło na tym stole? Ile żarcie? ja cię kręcę. Jakieś śaleństwo. Ok, widzę, że mam rybkę z warzywkami i wygląda to pięknie porcja jest naprawdę konkretna. Ale to, co ty masz, to jest jakieś szaleństwo. No, zobaczcie, jaka wielka zapiekanka. Wygląda taką serową, coś jak ta franczezina. Taka, taka bułka jak wczoraj mniej więcej. nie do tego zawsze. Sos, y, y, tu przez przypadek próbowałem. Jest niepiwny, tylko taki mięsny, fajny. A, pastę próbowałeś też? No przez przypadek też jakoś próbowałem i taka pasta rybna typowo, a zobacz, dotknij tej bułki. Złap tą bułkę w rękę. Ale mięciutka. No, bo to, nie, to jest taka maślana bułka, jakby, a nie taka zwykła. Rozpoczynamy degustację. Dań w dzisiejszym odcinku unboxing serowej rolady. Proszę Państwa. Później sprawdzimy co zamówiliśmy, no, bo nie pamiętamy nas. Ej, to jest buła cała taka. Ej, wow. ale naprawdę jest to podobne do franczeziny, bo wczoraj jedliśmy Ej, ale to jest bardziej taka tosty. kanapka z mięsem. A, i ona, aha, w środku też ma jakieś mięsko. Bułka wypełniona białe. mięsem i se, serem. Ja no to chyba ci podpasowali, co? Nie smakuje jak piwo, tylko taka pikanna jest fajna, tak, jest Właśnie, idealna. bo franczezina jest sosem pitnym, a to jest jakiś trochę inny sos, też pikantny. Też, też była dobra, ale ja bym tego piwa nie dodał do sosu, ja bym piwo zostawił no, w szklanki. <laughs> O, parówkę mam, kiełbasę No nie mogę, nie, to jest się nie jak się... kiełbasę Strzelij w gust, dawaj Degustation no. Nie, bo to nie dam <laughs> Dawaj, dawaj, zwolnionym tempie puścimy, jak ci wszystko kapie mm. <laughs> Super Dobre? Dobra. Powiedz, czy ta ryba jest dobra i czy warto ją zamówić, mimo że nie pamiętamy jak się nazywa. Nie wiem co to jest za ryba, może rozpoznajecie. W ogóle ona jest w nie wiem, w oliwie? Tutaj? W ogóle tu jest no. bardzo głośno. To jest jedyny minus tego miejsca, że nie wiem czy cię słychać teraz. Okej, okay, ale patrz co ja tu mam. Mam cebulkę jakieś mm, ziemniaki. To jest zieloną przyszłych. Pachnie super. Mm. Dobre? Tutaj się fajnie rozpływa ta rybka, nie mam pojęcia, nie znam się, nie potrafię rozróżnić, co to za ryba. Później coś sprawdzę, ale jest naprawdę pyszna, dobra. Ale to może być dosz, bo jest bardzo słone, a generalnie właśnie tutaj wiem, że w Porto jada się bardzo słonego dosza, bo on jest specjalnie jakoś tam w beczkach mm. zasalany czy coś. On ma tu kilkaset przepisów. Na każdy dzień w roku 365 przepisów dalej. I jak zawsze wymiana międzytalerzowa. Żeby spróbować wszystkich smaków, ja próbowałem adryby, no jest dobra, słona, taka spoko, nie ale tak nie równa się do wielkiej serowej buły, no nie ma szans. Mm. Moja to wielki tost w sosie. Hmm. Tak też niech <grym> niech ale jest Mi też. No, jest przepyszne. Teraz sobie przekalkulowaliśmy, podliczyliśmy yy, i cały talerz Ady pełno ryby, dużo warzyw, ziemniaki. 40 euro. Chyba. Tak, czyli około 12 zł, 13-14 takiego maksymalnie. Mam dwa A moje wielka na cały talerz, zobaczcie, taka wielka. Yy, jakaś pseudo-franczyzinha, piwo i frytki za 21 około złotych, więc. Nie całe 5 80 za twoje. No, także wiecie, w Polsce w sumie, jak się tak zastanowiliśmy, to nie dostaniemy tyle ryby za 14 zł, Także Na pewno spoko układ. Jest pyszne. Jeżeli chcecie zjeść pyszne portugalskie, lokalne jedzenie to zachęcam was yy, w Porto do znalezienia tego miejsca. To jest przy placu Aliados. Cafe Emba... to trzeba Ambasador. No tak, ale to trzeba pisać w mapy i was poprowadzić. A, niech was prowadzi zapach. Tak, to jest przepysznie i wcale nie drogo. Tutaj kelner nie przynosi wam rachunku, tylko z tą kartą, którą dostaniecie od niego, idziecie później tam gdzieś do kasy zapłacić. Albo uciekacie. To... Albo uciekacie. I, I tą kartę bierzecie na pamiątkę. <laughs> Dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Zapraszamy do subskrybowania. I do kliknięcia. O, dzwoneczka. <laughs> I do zostawienia łatki, kurę i mam No światła nie jest. No. no to pada jutra, już A... nie gadamy więcej głupot. A i wyjdźcie. Nie, jeszcze pogadam głupoty. Wejdźcie też na Instagrama, tam jest nasza relacja sportowa. sporto. Można sobie zobaczyć, no tam będzie na zawsze. Dziękujemy Pa, pa. pa.